Jeden silnik, drugi. O cholera, twarde lądowanie. Jest trochę niżej niż 150. Patryk jest naszym największym talentem. Nauczył się latać na symulatorze i zgromadził sobie w międzyczasie fantastyczny sprzęt. Słuchajcie kolejna afera, tym razem spotykamy się w szerszym gronie. Jest tu paru chłopaków plenerowiczów. Mamy dzisiaj trochę polatać. Będą loty widokowe, ale będzie też się trochę działo pod kątem a myślę wrażeń. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to co sobie założyłem i co wizualizuję dam radę. Zaczynamy. Kula, tak? Fajnie, fajnie. <gryzanie> jak mówicie? Wymiata, chłopak. Niezły jest, nie? Skór no. Dawaj. <gryzanie> Super lata. Symulator zrobił robotę w jego przypadku. Ja tu w ogóle nie, wiesz, nie, nie wiem, jak ja mam tu tym. No mam, bo pisałem do ciebie, mam. Ty mi zrobił coś, jakiegoś, jakiś tryb w PV, coś tam. Tak, ale to tylko ułożenie gimbala. Teraz Robert zrobi to samo. Ale widać pięknie, jak przechodzą deszcze dookoła, i widać, jak pogoda się zmienia. Tam jest płasko na wschodzie i przejaśnienia, a tutaj na zachód i na południe przechodzą deszcze mocno. Wystartował R, w goglach kolega tutaj będzie latał, na razie nie chce nam pokazać jak to mu się łączy, ale R już poleciał w stronę Kielc, niedługo będzie w programie Okiem Drona. dzisiaj drugiego dnia z ekipą. Patryk lata tym razem miniaczem, bada teren, sprawdza, gdzie tam może wlecieć swoim a Przyjechaliśmy na górkę Birów i to wszystko tutaj z naszego poziomu, z poziomu normalnego człowieka wygląda na zarośnięty teren. Ale jak się jest tam wyżej, to jest naprawdę ładnie. Jak Ci się to podoba? Jest bardzo fajnie. Nie spodziewałem się takiej Hmm, tak. w środku lasu Dosyć nisko ten samolot leci Moje pierwsze loty dzisiaj odbyły się Mini, dwójką Muszę go pochwalić, bo jest cichutki Ma świetny zasięg I robi naprawdę fantastyczne rzeczy Tutaj pomimo, że jest Sporo lasu Mocno zarośnięta jest ta góra To on nawet przez chwilę nie stracił Nawet nie lagował, czy nie stracił zasięgu Nie wiem jak u ciebie jest jęczej Ma no, zawiechy Jędrzej mówi, że R1 ma zawiechy, natomiast ten e, egzemplarz spisuje się świetnie. Akumulator wyczerpany e, w nim, zatem przesiadamy się na coś większego. Drugi bohater dzisiejszego dnia to Nazgul, wersja analogowa Patryka naszego John'ego FPV. Ma tutaj radio Taranis. I google, Ishin. Który to jest model, Patryk? FV y, 800 y, albo ileś tam, 300M. One całkiem dobrze się spisują. Ja wczoraj nimi latałem, nie? Tak. Mają nagrywanie DVR i te całkiem dobrze widać w tych oglach. To startuj, stary. Robert zgłasza lot, tak? To jest głośność nas wszystkich, bo ja jak zwykle zapomniałem o tym. Znaczy, nie, nie jak zwykle, ale zapomniałem. A, dobra, i tutaj będzie dwójka. I tam jest też dwójka. A Jędrzej już przestał latać, co się stało? Zaraz się przelecisz tym moim. Na razie był cruising, pierwsza bateria oczywiście tak nisko, low pass był tutaj grany. Aha. I, no i zaraz będę próbował freestyle'u, bo słońce wyszło i może coś ciekawego nakręcę. Robert i co? Jak tu jest? Pięknie, fajnie. Tak? Podoba się? Ja ostatnim razem tutaj na tej górce byłem, to ona była cała zarośnięta jeszcze Tak. Tam jeszcze nic nie było. Dużo zrobili tu. No, bardzo ładnie to. Grodzisko tak. piękne. I też e, udostępnione. Tam przejdziemy się zaraz. Wiesz, jak polatamy. Mhm. Trzeba Trzeciś wykorzystać miast? warunki. Co? Jędrzej tutaj lata RM2. No jak tam, w FPV? Idzie dobrze? Idzie dobrze. Ciekawy jestem, jak twój sygnał. 80. Czy jest okej? Okay? <laughs> Dobrze, Jędrzej będzie lądował. Okay, to wolna na polankę robić freestyla. <laughs> oj. Okej, okay, mamy go tu. Dobrze, było czony FPV. Przekozaczyłem, ale jest ok. Jesteś zadowolony? Tak, jest fajna polana. Można... A widoczki i warunki i same. Widoczki też. Tam jest ten gród, właśnie. Leciałem, ale zrywa mi zasięg, więc musiałbym trochę bliżej być. Więc... Tak, polatałeś trochę? Podobało mi się. A jak dwójka w porównaniu do tego? Jedynki. No? No jest postęp. Tak, a co najbardziej tak odczuwałeś? Jakie, jaką różnicę? Lepszy zasięg, płynność lotu. Super, dobra. Roberto ląduje też. Ok, zrobimy jeszcze, ja bym chciał jeszcze zrobić jeden krótki przelot, żeby mieć porównanie ujęć trzech dronów. No on jest trochę niżej niż 100 metrów czy 150, nie? Jędrzej się trochę wspina, musi za, zaznać jurajskiego klimatu. Tak jest. Nie tak, że wszystko płaskie. ratunkową. Jędrzej się wpierniczył bokiem w skałę, dron spadł. Teraz trzeba go odnaleźć, jest jakieś 150 metrów 200 od nas. Trzeba przejść przez las wzdłuż muru i spróbujemy go zlokalizować. Mógł uderzyć w niedźwiedzia? Tak, po Albo flalkę. Przejdziemy zaraz tam, będziemy widzieli. E, tutaj właśnie Jędrzej zahaczył o tą skałkę, tak myślałem, że to był tu. Tam mamy z powietrza obserwację, czyli jest zapewne Roberto z nami. Tutaj po tych stopniach, dokładnie po tej grani. Zajdziesz spokojnie. Zobaczymy w jakim stanie jest Mavic Muszę się tu wspiąć Okej okay. Cześć chłopaki, co tam? Kolega przyjechał z tego, z miejsca gdzie jest płasko I się złamał Jeden silnik drugi. O cholera, twarde lądowanie. No piękne. Całe szczęście, że nie przywalił w ten, w ludzi, ale dron jest do serwisu. Tak to wygląda. O tej porze jest świetne światło, to jeszcze wrócę i polecę. Jędrzej już polatał sobie, jednak jak się mieszka na terenach płaskich, to człowiek inaczej postrzega górki. Zahaczył bokiem. No ramię do wymiany, jeden silnik urwany też. Trochę przypieprzył, ale kamera cała. Zasięg się zgadza? Zadowolony jesteś z miejscówki spory? Tak. To było przednie. Zajebiście było. Fajna pora, nie? Fajna pora, no. Polatałem przy zamku, trochę cinematic dałem. Poza tym, że sobie straciłem orientację w terenie, tutaj pokażę na nodze. Dosyć no ja. ostro mamy straty dzisiaj. To kolega miły mi pomógł ten odwrócić drona i wystartowałem z jego bluzy po prostu i przykręciłem śmigło. Dobra, kończymy nasze lokalne występy. Jest przepiękny zachód słońca za mną. Bilans jest taki, że jeden dron rozwalony. Lotów zrobiliśmy 120 20 tutaj, ale było bardzo, bardzo miło. Mamy tam imprezę z tyłu. Trzeba by ich przegonić, tych chłopców. Natomiast sama, sama pora i miejsce rewelacyjne. Wywiłem go, do góry go tak? obróciłem i zahaczyłem w drzewo. Dobrze, Aha. że spadł na dół i kolega mi tam pomógł właśnie wylądować. No, a stąd się ten wywaliłem, bo straciłem orientację na Google. A matko, czyli podczas lotu? Nie podczas lotu. Normalnie <śmiech> się wywaliłem, ja jak już tam zleciałem okay. na dół, więc. No ładnie Patryk. Więc ostro.